Czy będziesz musiał zdawać powtórny egzamin państwowy naprawko zawodowe jak za alkohol utraciłeś tylko kategorię B i oczywiście utraciłeś na dłużej niż 12 miesięcy. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, mam pytanie. W 2012. Syn miał zabrane prawo jazdy kategorii B na 3 lata. Na 3 lata to już czuję, że tych promili było troszeczkę więcej lub była jakaś tam, było jakieś zdarzenie drogowe. Syn posiadał również kategorię C i E. Niestety miał zabrane prawo jazdy i nie odzyskał wtórnika prawa jazdy C i E, ponieważ wyrok zapadł końcem października 2018, a parę dni wcześniej zmieniły się przepisy, według których zabranie kategorii B oznaczało utratę wszystkich pozostałych kategorii. Skierowania na badania syn uzyskał w 2014, no teraz w czerwcu 2017 zapisał się na badania do WOMP w Sosnowcu czy po pozytywnym przejściu tych badań będzie musiał zdawać ponownie egzamin na prawo jazdy i czy ten egzamin będzie musiał zdawać tylko na kategorię B, czy na wszystkie, bo nie zrobił badań w terminie 30 dni od daty skierowania. Aby było jasne, zrobienie czy nie zrobienie w terminie od 30, do 30 dni od daty skierowania tutaj nie ma żadnego znaczenia. Natomiast, co ma znaczenie? W wyroku sądowym musi być jednoznacznie określone, że sąd pozostawia ci kategorie zawodowe I, i to rzeczywiście od 2015 się zdarza. Z reguły taki sąd czyni to ze względów socjalnych, ponieważ abyś jako kierowca zawodowy miał z czego żyć. No niestety znam paru kierowców, którzy wpadli w stary system no i tam, najpierw siedział na zwolnieniu, i miał się różnych zajęć No, a potem tam dopiero wracał do zawodu kierowcy. I takie wyroki zapadają czasami, ale tylko przy pierwszej wpadce z alkoholem i nienagannej postawie kierowcy do tego czasu, do tego czasu co nastąpiło zdarzenie. Nie są to jakieś wyroki automatyczne i warto mieć dobrego adwokata czy prawnika, który zna się na rzeczy, aby ci pomógł, bo sam po prostu zginiesz w tej gąszczu przepisów, nieznajomości przepisów, nieznajomości procedury. Niestety, jak cię złapią po raz kolejny, to żadnego miłosierdzia nie ma, wieszają ci wszystkie kary i po prostu Święty Boże nie pomoże. No, co do tego przypadku, tutaj prawko nie zostało oddane, więc boję się, że tenże chłopak będzie musiał zdawać egzamin na wszystkie kategorie prawa jazdy, włącznie zawodowymi. W zasadzie, gdzieś tak na przełomie 2014-15, te przepisy nie za bardzo się zmieniły, zmieniła się ich interpretacja, czyli w ustawie zmieniono tam jakieś dwa przecinki, troszeczkę to przeformułowano i sądy nagle zaczęły się domagać tego, że skoro wydają wyrok i oddają Ci C, czy C do E, czy D, to to ma być przestrzegane. Przedtem, z powodu jakichś takich mniej jasnych przepisów nawet jak Ci sąd to dał, to Wydział Komunikacji robił swoje. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Oczywiście, jak chcesz więcej takich materiałów, tutaj zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. A jak chcesz zobaczyć inny film o podobnej tematyce tutaj masz ten kwadracik, wystarczy kliknąć i sobie zobaczyć. Także do zobaczenia wkrótce.